Dzień dobry, witamy na kolej, witam państwa na kolejnym wykładzie z cyklu wykładów monograficznych dla szkoły doktorskiej ASP w Krakowie. Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Miłosz Markiewicz, który jest historykiem sztuki i kulturoznawcą. Jest też redaktorem czasopisma Fraża i wcześniej pełni funkcję redaktora czasopisma naukowego Estetyka i Krytyka. Pełni też funkcję kierownika literackiego Teatru Śląskiego w Katowicach. A dzisiaj jest, jesteś adiunktem na mhm. Uniwersytecie Eda Mickiewicza, prawda? Również tam, tam, tam, tam wykłada i prowadzi badania. A dzisiaj Pan Miłosz będzie yy, mówił o tym, jakiego rodzaju perspektywy może nam oferować sztuka w obliczu tego, że teoretycznie, zgodnie z wyliczeniami naukowców, za 40 par lat już będzie pozamiatane i zobaczymy jaka jest tutaj z jednej strony recepta sztuki na ten kryzys, z drugiej strony co na ten temat ma do powiedzenia pan Miłosz. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ja tylko sprostuję jedną rzecz, którą powiedział doktor Białkowski, w zasadzie to za lat 30, a za 10 to już się to zamiatanie zacznie. Przynajmniej takie są ostatnie wytyczne według, wytyczne wskazania według raportu IPCC. I dlatego też trochę w ten sposób chciałem zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. To znaczy od takiego stwierdzenia, że żyjemy w epoce długu. Wszyscy jesteśmy zadłużeni i nie jest to kwestia rosnących rat kredytów hipotecznych, tylko jest to kwestia czegoś, co nazywa się długiem ekologicznym. Od lat funkcjonujemy w ten sposób, że corocznie zużywamy więcej zasobów planetarnych, naturalnych surowców, niż Ziemia jest w stanie w trakcie roku odnowić. Jest wyliczana każdego roku taka data, która nazywa się Dniem Długu Ekologicznego i to jest ten dzień, po którym Wszystkie surowce naturalne, które zużywamy są już zużywane na poczet następnego roku, bo ziemia nie jest w stanie odrodzić więcej. I w ubiegłym roku ten dzień przypadł na 29 lipca. Na 2022 jeszcze to nie zostało obliczone, ale w Polsce jesteśmy już po dniu długu ekologicznego, znaczy zużyliśmy w Polsce więcej surowców, niż Polska jest w stanie, teren Polski jest w stanie odnowić w ciągu roku. I jest, yy, całe to zjawisko jest wyliczane od roku 1970. 1970 rok to jest ostatni, nie, to jest pierwszy rok, w którym rozpoczyna się dług ekologiczny. To jest jeszcze, była taka miła sytuacja, że dzień długu ekologicznego przypadł na 30 grudnia, więc to był zaledwie jeden dzień. Tak jak Państwo widzą w ciągu ostatnich lat, czy w ciągu kolejnych lat, ten dzień długu ekologicznego był coraz bliżej połowy. Mamy taki moment w 2020 roku, kiedy on się trochę cofnął, był w połowie, czy pod koniec sierpnia, co było związane jakby z sytuacją pandemiczną, brakiem lotów i tak Natomiast z tego wykresu tutaj yy, możemy zobaczyć, że jesteśmy w tej chwili, żyjemy w długu, który liczy około, nie około, tylko ponad 12 lat. Jesteśmy zadłużeni ponad 12 lat u pokoleń, które przyjdą po nas. Każdy kolejny rok zadłuża nas o kolejne kilka miesięcy, co tak naprawdę oznacza, że musimy zacząć inaczej myśleć o czasie. O czasie nie w sposób linearny, nie w sposób prosty, tylko nasza teraźniejszość tu i teraz nie należy już do nas. Po pierwsze jest zadłużona w przeszłości, a po drugie jest zaciąganiem długu w przyszłości. Więc żyjemy w takim nieustaniącym splocie przeszłości, przyszłości, które spotykają się w teraźniejszości. Brzmi jak banał, ale na takim materialnym poziomie chodzi właśnie o to, że wyczerpujemy zdolność regeneracji planety obecnie o 12 już lat. I Chciałem to powiedzieć po to, żeby zaznaczyć pewną perspektywę. To jest perspektywa e, materialnej rzeczywistości świata, w którym się znajdujemy i która zmusza nas do innego myślenia. E, ona myślę, że pokazuje w dosyć wyrazisty sposób, na czym polega kryzys, w trakcie którego jesteśmy. Kryzys, który nazywamy ekologicznym. Natomiast to pojęcie, które pojawiło się w tytule, naszego dzisiejszego spotkania, czyli Antropocen rozpoczyna swoją historię w roku 2000. 4 albo 5, teraz nie pamiętam, wydaje mi się 4 maja 2000 roku na Międzynarodowej Konferencji Geograficznej i Geologicznej w Meksyku Paul Kracen, wybitny fizyk, badacz atmosfery, noblista, człowiek, który odkrył dziurę ozonową i e, jakby wskazał, w jaki sposób uniknąć jej e, powiększania się. E, w trakcie panelu, który dotyczył e, holocenu, sposobów jego datowania, holocenu, czyli tej epoki geologicznej, w której e, według nomenklatury geologicznej obecnie żyjemy, czyli epoki, w której to Słońce nadaje życie całej planecie, nie wytrzymał w trakcie któregoś z referatów, to nie było nawet w trakcie dyskusji, tylko w trakcie któregoś z referatów wstał i krzyknął, przestańcie w końcu gadać o holocenie, przecież żyjemy w antropocenie. I to pociągnęło za sobą cały szereg kolejnych badań, przemyśleń i działań, o których za chwilę opowiem więcej. Natomiast to jest początek tego... Pojęcia. Oczywiście ono wcześniej okazało się potem, że ono już od lat 80. pojawiało się w pismach amerykańskiego biologa Eugena Stermera, natomiast kracent tych pism nie znał. A samo myślenie o tym, że to człowiek nadaje kształt geologiczny planecie, bierze się tak naprawdę już od XIX wieku bo to mamy i u Władimira Wiernackiego i u y, Tejarda de Chardena. natomiast y, to wszystko są koncepcje humanistyczne. A tutaj pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy w naukach ścisłych ktoś y, takie hasło wypowiada. Natomiast pytanie, które powinniśmy sobie zadać i które w takiej sytuacji musiało sobie zadać całe grono geologiczne z Międzynarodową Komisją Stratygraficzną na cele, brzmiało czy rzeczywiście żyjemy w antropocenie. Dlaczego? znaczy w humanistyce, w sztuce mamy o wiele łatwiejszą sytuację. Jakby uprawiamy nauki spekulatywne, uprawiamy myśl, podczas gdy w tak zwanych naukach ścisłych czy w naukach przyrodniczych to wszystko musi być w jakiś sposób ugruntowane konkretnymi e, materialnymi wynikami badań. E, I żeby w jakiś sposób określić, czy żyjemy w antropocenie, Międzynarodowa Komisja Stratygraficzna powołała specjalną grupę roboczą, która miała zbadać stan zakażenia planety, czy rzeczywiście jest on taki, że e, tak mocno wpłynęliśmy na e, kształt geologiczny planety, żeby on był widoczny i odczuwalny przez następne tysiące lat, bo geologia jest nauką, która operuje na tysiącach lat, a nie na e, latach bieżących. Czyli w zasadzie mamy do czynienia trochę z taką samą sytuacją, jak definiowanie postmodernizmu, czyli, czyli e, ktoś powiedział, że żyjemy w takiej, a nie innej epoce i my teraz próbujemy y, sobie z tym poradzić, zastanowić się, y, kiedy ona się zaczęła, w jaki sposób działa i tak dalej. Ponieważ zazwyczaj jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że datujemy i nazywamy coś, co miało miejsce w przeszłości. Y, I to pojęcie oprócz tej konferencji po raz pierwszy pojawia się również w y, roku 2000 już we wspólnym artykule Kracena y, i Sztermera w takim piśmie Global Change Newsletter, e, potem pojawia się w Nature i tak dalej, i tak dalej. I oni tam pokazują różnego rodzaju wskaźniki, według których można e, według nich datować rozpoczęcie antropocenu, czyli tej epoki, którą dzisiaj nazywamy w skrócie epoką człowieka, ale tej epoki, w której działalność człowieka ma znaczący wpływ na zmianę kształtu planety, kształtu w sensie wszystkich bio, geo, hydro e, i tak dalej, e, sfer, które e, mamy na Ziemi. E, I oni wskazywali różnego rodzaju czynniki, które pozwalają im datować początek antropocenu na rok 1784, symbolicznie. Ale jest to rok opatentowania maszyny parowej przez Jamesa Watt'a. Wraz z maszyną parową rozpoczyna się era przemysłu, industrializacji i to jest według nich ten czynnik, który rozpoczyna całą zmianę de facto składu chemicznego planety. Natomiast na czele grupy roboczej do sprawy antropocenu, z racji tego, że Kracen jest badaczem atmosfery, był w zasadzie, ponieważ zmarł niedawno. Na czele grupy roboczej do spraw antropocenów przy Międzynarodowej Komisji Stratygraficznej stanął jeden z najważniejszych geologów na świecie, czyli Jan Zalasiewicz. W zasadzie brytyjski badacz polskiego pochodzenia. I przez 16 lat grupa, którą prowadził, próbowała sobie odpowiedzieć na takie pytania właśnie E, które tutaj Państwo widzą, to znaczy czy rzeczywiście wprowadziliśmy takie zmiany w tej planecie e, i w ich kształcie chemicznym, geologicznym i tak dalej, które są porównywalne ze zmianami innych epok. E, I w 2016 roku został złożony raport e, przez grupę roboczą do spraw antropocenu, w którym Zalasiewicz wraz ze swoim zespołem stwierdzili, że rzeczywiście żyjemy w antropocenie, e, Oczywiście e, media od razu to podchwyciły, w mediach światowych zaczął się pojawiać ten termin, ponieważ uznano, że to jest oficjalnie e, już przyjęta nazwa. Natomiast Zalesiewicz ze swoją grupą roboczą zaproponowali zupełnie inną datę. Rok 1945 i tak zwany Manhattan Project, czyli moment kiedy e, pierwszy wybuch bomby nuklearnej rozpylił w powietrzu tak dużą ilość... E, chemikaliów, y, mm, pyłów, y, promieniotwórczych, pierwiastków, które były skażone, że one potem roznosząc się w atmosferze i opadając na y, Ziemię sprawiły, że y, zmienił się również ten kształt geologiczny planety. Stąd nazwa antropocen. Antropocen e, zgodnie z e, innymi nazwami epok e, geologicznych wywodzi się od e, tego przedimka, który bierze początek z antropos i końcówki cene, czyli nowe. E, tak jest z pleistocenem, tak jest z holocenem, czyli epoką lodowcową, tak jest z holocenem, czyli epoką słońca. I tak ma być z antropocenem, czyli tą epoką właśnie, w której to człowiek staje się główną siłą napędową planety, bo o to trochę chodzi. Znaczy powstaje nowy świat, którego człowiek jest główną siłą napędową. Tak mniej więcej możemy to sobie tłumaczyć. Natomiast to, co jest ciekawe i co dla nas jest chyba najbardziej interesujące, to fakt, że... Międzynarodowa Komisja Stratygraficzna pomimo olbrzymiego raportu otrzymanego od grupy roboczej Zalasiewicza nie przyjęła tego raportu, więc de facto nie żyjemy w antropocenie z punktu widzenia geologii. Geolodzy stwierdzili, że tak jak pisze Karol Binkenmaier, geolodzy stwierdzili, że to nie jest wystarczający dowód, że to nie jest pojęcie, które zwłaszcza na swój bardzo bliski do współczesności moment początkowy, miałoby być w im w jakiś sposób przydatne. I tak jak Karol Binkemayer, jeden z głównych krytyków właśnie pojęcia antropocenu pisał, to może być pojęcie, które jest ciekawe bardziej dla Osób, które zajmują się zbliżoną do humanistyki, zbliżono, zbliżonymi do humanistyki, humanistyki dziedzinami, a nie dla geologów samych w sobie, czy paleogeografów i paleobiologów. I rzeczywiście tutaj trochę kończy się historia antropocenu w naukach geologicznych. Oczywiście Jan Zalasiewicz razem ze swoim zespołem który nie został zamknięty, dalej prowadzą badania nad antropocenem, nad wpływem człowieka na geologiczny kształt planety. Natomiast yy, przez cały ten czas od 2016 roku Międzynarodowa Komisja Stratygraficzna nie zmieniła swojego podejścia. I tutaj na scenę wkracza humanistyka. Yy, I między innymi taka postać jak Donna Haraway, która jako pierwsza zadała pytanie, dlaczego mamy nazywać tę nową epokę antropocenem, czyli ona od razu weszła na ten poziom krytyczny. E, jeszcze, ponieważ mamy do czynienia z Doną Haraway, czyli na ten poziom od razu krytyki feministycznej, zapytała, a kim jest Antropos? Czy rzeczywiście wszyscy ludzie są odpowiedzialni za tę e, niewyobrażalną do tej pory zmianę e, klimatyczną, ekologiczną, geologiczną itd. itd.? E, zwróciła uwagę na fakt, że ileś grup, które były do tej pory wykluczone, ileś państw, które są marginalizowane, e, nagle w momencie, kiedy będziemy używać pojęcia antropos, czyli będziemy mówić, że człowiek jako gatunek jest odpowiedzialny za tę zmianę, e, to tak naprawdę e, osoby, które są głównymi ofiarami tych przemian podciągamy do kategorii Winnych i współwinnych. W momencie, kiedy, jak ona sama twierdzi, dając trochę początek pojęciu kapitałocenu, to ludzkość używająca paliw kopalnych, to ludzkość przemysłowa jest przede wszystkim winna tym zmianom. I to dało początek całemu szeregowi nowych cenów. Ja sobie pozwoliłem wypisać tylko trochę z takiego opracowania, które przygotował Franciszek Chwałczyk. E, on w swoim artykule wyliczył ponad 90 alternatywnych nazw dla antropocenu, które pojawiły się e, na, na łamach różnego rodzaju pism i książek humanistycznych, które próbują jakoś w inny sposób podejść do kwestii tego, kto jest albo co jest odpowiedzialne za tę zmianę. Chwałczyk sam w sobie skupia się na przykład przede wszystkim na pojęciu urbanocenu, zadając dodatkowe pytanie, gdzie ta zmiana przede wszystkim zachodzi. I rzeczywiście prowokuje nas to do zadania sobie takiego pytania, czy jesteśmy antropos? czy jesteśmy tym człowiekiem, który jest odpowiedzialny za zmianę. Ponieważ antropos to nie jest homo sapiens. W sensie antropos nie jest kategorią biologiczną. Antropos jest pojęciem e, filozoficznym. I w ten sposób należy trochę myśleć o tym antropos, który stoi za, e, za antropocenem. E, jak zauważa Julia Fiedorczuk, e, Wszystkie poprzednie momenty graniczne epok geologicznych miały, były oparte na momencie katastrofy, więc jak ona ironicznie zauważa, dosyć szybko zyskaliśmy sobie miano katastrofy jako ludzie. Natomiast to, co jest przede wszystkim tutaj najważniejsze, to to, że nastanie antropocenu staje się wyzwaniem dla ludzkiej myśli. To znaczy, w jaki sposób my jesteśmy w stanie krytycznie podejść do tego pojęcia i coś z nim zrobić. Natomiast jak szybko się okazuje, antropocen staje się kryzysem wyobraźni, ponieważ y, skala tej zmiany jest zbyt duża do ogarnięcia y, za pomocą prostej myśli. P, s, sami Państwo widzieli, ponad 12 lat długu wobec przyszłych pokoleń. Już mamy w tej chwili. E, zmiany klimatyczne są tak duże, że w ciągu następnych lat będziemy je odczuwać coraz bardziej. Za 10 lat, czyli w 2000, już nawet nie za 10, bo za 8, w 2030 roku e, według Międzyrządowego Panelu e, do Spraw Zmian Klimatu e, będą <śmiech> zaczęły być drastycznie odczuwalne te zmiany. Stąd te wszystkie ruchy związane z y, młodzieżowym strajkiem klimatycznym, Extinction Rebellion i tak dalej, ponieważ y, skala tego zjawiska, skala, którą Morton, y, Timothy Morton określa jako hiperobiekt, czyli zmiana klimatu jest hiperobiektem, czyli takim obiektem, który jest nieogarnialny naszą y, percepcją, naszymi zmysłami. Nie jesteśmy w stanie wskazać jego początku, ani wskazać jego końca prowadzi do pewnego marazmu. Jest taka książka Ewy Bińczyk Epoka Człowieka i ona właśnie opowiada o marazmie i retoryce antropocenu, czyli o takiej bezsilności, w którą wpadliśmy wobec skali tych przemian. O zjawisku takim jak depresja klimatyczna chociażby, czyli o jakby jednostce chorobowej, która jest realnie zdiagnozowana dzisiaj już. Natomiast to pojęcie, znaczy to sformułowanie antropocenu jako kryzysu wyobraźni po raz pierwszy pojawia się u Amitava Gosza, indyjskiego pisarza, a Julia Fiedorczuk przenosi je na to pole refleksji humanistycznej i na pole refleksji ekokrytycznej. I zadaje pytanie, na ile my jesteśmy w stanie z tego marazmu wyjść? Na ile jesteśmy w stanie przezwyciężyć kryzys ekologiczny, który którego skala jest tak niewyobrażalna, że de facto doprowadziła do kryzysu wyobraźni, do, bez, do poczucia bezsilności. I jesteśmy w stanie wyjść z niego z jednej strony w ten sposób, czyli jakby wymyślając różne kolejne e, nazwy dla antropocenu, co w jakiś sposób świadczy też o umiejętności refleksji krytycznej i też sile wyobraźni, ale przede wszystkim to, z czym się musimy zmierzyć, to mm, właśnie ten fakt, który w, wpuszcza nas w poczucie bezsilności, a mianowicie z jednej strony mamy tę świadomość zmian, z drugiej strony mamy tę świadomość, że to my je w jakiś sposób cały czas powodujemy i z trzeciej strony y, pojawia się to pytanie, co ja mogę zrobić, żeby to naprawić. Czy rzeczywiście Mogę coś zrobić, żeby to naprawić. I to się pojawia w najróżniejszych publikacjach. Tu przywołuję akurat fragment z książki Edwarda e, Wilsona Znaczenie ludzkiego istnienia, ale y, tak naprawdę to ta sugestia, że to człowiek nie tylko jest odpowiedzialny za antropocen, ale też jest odpowiedzialny za naprawę tego stanu, pojawia się już u pola Kracena, czyli w tym pierwszym jednym z pierwszych artykułów z 2000 roku, które definiują antropocen jako taki. E, I to doprowadza nas trochę do takiej sytuacji, e, że antropocen staje się paradoksem naszej rzeczywistości, ponieważ z jednej strony go e, wywołaliśmy, ale z drugiej strony próbuje nam się powiedzieć, że jesteśmy jedynym ratunkiem dla planety że ludzkie działanie jest jedynym, co można zrobić, jest jedynym, co może zmienić ten stan. Natomiast ludzkie działanie ma to do siebie, że jest skupione antropocentrycznie, czyli na człowieku i na dobru. Tegoż człowieka. Więc trochę dochodzimy do takiej sytuacji, że kiedy myślimy na przykład o antropocenie, o kryzysie klimatycznym w kategoriach szóstego wielkiego wymierania, to nie myślimy o innych gatunkach. Znaczy, jasne, oczywiście też myślimy, ale podświadomie czy gdzieś w niewypowiedziany sposób myślimy o uratowaniu gatunku ludzkiego. Te wszystkie raporty, które wychodzą, e, które wydaje IPCC mają nam uświadomić, że to człowiek jest zagrożony. Tylko pytanie, jakie zadaje sobie dziś humanistyka, która również zmienia swoje oblicze, brzmi, czy rzeczywiście to człowiek musi stać na czele tej przemiany, ponieważ w takim wypadku e, antropocen okazuje się, szczytem, punktem szczytowym czy najwyższą formą antropocentryzmu, ponieważ, e, tak jak mówię, z jednej strony wywołujemy kryzys, a z drugiej strony jesteśmy na niego jedyną receptą. I to nieustanne myślenie o antropocenie jako problemie e, pozostawia nas w tej sytuacji marazmu, bezsilności, i kryzysu wyobraźni. Więc to, czego w takiej sytuacji potrzebujemy, to wyjście z myślenia o antropocenie jako takim, czyli potrzebujemy postantropocentryzmu. Potrzebujemy przekroczyć te sytuacje, w której się znaleźliśmy, ze świadomością różnego rodzaju ograniczeń, które za nią stoją. I tak jak powiedziałem, to co yy my możemy zrobić, odbywa się na polu humanistyki, e, a więc de facto bierze swój początek w humanizmie, w humanistycznym sposobie myślenia. Sęk w tym, że jak zauważa Rosie Braidotti, czyli autorka takiej książki Po Człowieku, e, ten humanizm nie był dla wszystkich, nigdy nie był dla wszystkich i nie był budowany na figurach uniwersalnych tylko był budowany na e, takich figurach, które państwo tutaj e, widzą. E, ona, e, Rosie Braidotti przywołuje dokładnie człowieka witruwiańskiego po to, żeby wskazać, że mamy do czynienia, z, znaczy z fund że fundamentem humanizmu jest biały mężczyzna zdrowy, wysportowany e, i, tak dalej, i tak dalej. Ona do tego dopisuje pochodzący z miasta, heteroseksualny i tak dalej. Tego już się nie da wyczytać oczywiście z tej ilustracji, ale y, y, ona próbuje wskazać ten fundament y, humanizmu, czyli y, poddaje go jak, w jakiś sposób refleksji y, krytycznej z perspektywy feministycznej, y, ale ponieważ Rosie Braidotti jest matką czegoś, co y, za chwilę y, przywołam, to siłą rzeczy ta refleksja feministyczna staje się też podbudową nowej humanistyki. Ehm, Brajdotti zwraca naszą uwagę na to, że jakby świat, który był e, kształtowany na zasadach humanistycznych, był światem zbudowanym na zasadach e, patriarchalnych, e, więc humanizm musi zmienić się w posthumanizm. Posthumanizm, czyli taką formę przekroczenia ograniczeń humanizmu, czyli nie negowania humanizmu, to nie jest antyhumanizm. Tylko to jest forma przekroczenia ograniczeń, które nałożyliśmy y, trochę na zasadzie właśnie tej siatki, w którą wpisany jest człowiek witruwiański. Yy. W dwóch słowach posthumanizmu nie możemy mylić z transhumanizmem, czyli z takimi praktykami, które są chociażby praktyk związane z taką postacią, jaką jest Stelark, To znaczy posthumanizm nie jest przekraczaniem ludzkich ograniczeń w sensie biologicznym, nie jest poszerzaniem ludzkich możliwości. Tym zajmuje się transhumanizm, natomiast transhumanizm ma to do siebie, że powiedziałbym, iż jest humanizmem na sterydach. To znaczy jest jakąś taką formą wiary w to, że człowiek może wszystko, więc może też przekroczyć własne ograniczenia za pomocą e, panowania nad światem. A więc tym jest transhumanizm. Posthumanizm natomiast zakłada przekroczenie tego głównego ograniczenia, w, które stoi u podstaw kryzysu ekologicznego i tym, że głównym ograniczeniem jest człowiek. Więc pytanie, które musimy sobie w takiej sytuacji zadać, brzmi, e, co miałby oznaczać koniec człowieka. Co miałby oznaczać, proponowany w takiej sytuacji przez Brajdoty i inne myślicielki z zakresu posthumanizmu, e, postantropocentryzm. Nie chodzi tutaj bynajmniej o, o negację e, rodzaju ludzkiego, w sensie biologicznym. Nie chodzi o człowieka biologicznego ponieważ Braidotti, jak przystało na filozofkę, która kształciła się u Gilles Deleuze, rozróżnia dwa rodzaje człowieka, czyli człowiek pisany małą literą jako gatunek biologiczny homo sapiens i człowiek pisany dużą literą jako postać pojęciowa, czyli taka figura za pomocą której myślimy. Taka figura, która staje się jakimś filtrem, poprzez który widzimy świat. I to nie człowiek jako gatunek jest problemem, tylko właśnie ta figura myślenia, wokół której ułożyliśmy sobie rzeczywistość właśnie antropocentrycznie. Yy, I w związku z tym yy, to, co będzie charakteryzowało posthumanizm, to próba przekroczenia różnego rodzaju dualizmów, które zostały stworzone w rzeczywistości właśnie za pomocą tej kategorii, jaką jest człowiek. Jedną, jednym z takich dualizmów jest to, co ludzkie i nieludzkie. E, Monika Bakki e, zaproponowała w swojej książce Biotransfigurację zapis nieludzkiego w języku polskim w ten właśnie sposób, żeby zaznaczyć, że nieludzkie w momencie, kiedy mówimy, że jakieś zachowanie jest nieludzkie na przykład, to żeby odciążyć tę negatywną stronę, kiedy mówimy, że jakieś zachowanie jest nieludzkie, to mamy na myśli, że jest bestialskie chociażby, że jest niewyobrażalnie złe. Ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia etyki posthumanistycznej, to to zachowanie, które nazywamy nieludzkim, jest na wskroś ludzkie właśnie. Znaczy żadne inne zwierzę nie zachowuje się w taki sposób, jak człowiek. Więc y, to, co będzie próbował zrobić posthumanizm, to przekroczenie tego myślenia w kategoriach ludzkiego i nieludzkiego. Y, łącznie z tym, że właśnie będzie przypominał o tym, że człowiek jest zwierzęciem, jest częścią królestwa zwierząt, ale że też człowiek sam w sobie nie jest y, istotą, która nie jest powiązana z innymi elementami świata w takim sensie, że e, składamy się z pierwiastków chemicznych chociażby, składamy się z kości, które są minerałami, więc e, jesteśmy połączeni e, na poziomie materialnym z ziemią, ze skałami, z powietrzem, które przechodzi przez nie tylko przez nasze płuca, ale chociażby nieustannie przez naszą skórę też. Jesteśmy połączeni z technologią, która zapośrednicza nasze poznawanie świata, zapośrednicza nasze funkcjonowanie. Więc w jakiś sposób człowiek nigdy nie jest sam sobą. Człowiek zawsze jest połączony w relacjach z e, różnego rodzaju formami, bytami, istnieniami, które go otaczają. Ehm. I Donna Haraway trochę na y, bazie tej myśli wypowiada takie zdanie We have never been human, czyli nigdy nie byliśmy ludźmi w ten sposób, w jaki sposób myślimy właśnie o kategorii człowieka jako wyabstrahowanego z rzeczywistości bytu. I, i Neil Catherine Hales odpowiada jej w innej swojej publikacji Owszem, ponieważ we have always been posthuman", zawsze byliśmy post ludźmi, czyli zawsze żyliśmy w ten sposób, że te ograniczenia, które znamy wykraczały, że nasze istnienie wykraczało poza nasze ciało jako takie. Inną taką kategorią, z którą będzie się próbował mierzyć posthumanizm jest życie, sposób definiowania życia. I tutaj posthumanizm sięga, czy w zasadzie poprzez postać Rosi Braidotti sięga do tego rozdziału, który znamy chociażby od Arystotelesa, który świetnie przypomniał też Giorgio Agamben, czyli do podziału na życie bios i na życie zoe. Bios to jest policzalne życie każdej jednostki, życie zwierzęcia itd. Natomiast zoe to jest... Coś, co bliższe będzie um, um, Elon vital energii życiowej, która przepływa przez wszystko, co jest na świecie. E, chociażby w taki sposób, e, jak chciałyby tego badaczki związane z takim głównym narzędziem posthumanizmu, jakim jest nowy materializm. Chociażby w taki sposób, że e, wszystko właśnie ponieważ składa się z pierwiastków, to ulega rozkładowi, pierwiastki zachodzą ze sobą w nieustanną relację, a więc wszystko żyje. Tak chce posthumanizm, tak proponuje myśleć o świecie posthumanizm, więc ten rozdział na BIOS i ZOE ma zostać również, jest również tą kategorią, którą oni proponują, żeby znieść. I taką ostatnią, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest podział na kulturę i naturę i on będzie najlepiej właśnie widoczny w e, chociażby działaniach artystycznych. Ponieważ e, ten podział na kulturę i naturę jest czymś takim co rzeczywiście ustawia nasze myślenie. Kultura jako świat człowieka, natura jako świat przyrody. Więc po pierwsze ten podział jest nie do utrzymania w momencie kiedy uznajemy człowieka za zwierzę jako takie, za część królestwa zwierząt. Po drugie ten podział jest nie do utrzymania w momencie kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli człowiek jest zwierzęciem to tak naprawdę wszystko co wytwarzamy bez względu na to czy to jest stół, czy to jest jakiś super zaawansowany komputer, czy to jest samochód jest również naturalne w takim sensie, że inne zwierzęta też tworzą swoje narzędzia o czym pisze chociażby Franz de Waal. I ich używają w różnych sytuacjach i my robimy dokładnie to samo. Alfred Lotka um, kiedyś pisał o tym, że um, to co będzie różnić człowieka od innych zwierząt to jedynie fakt, że um, my te narzędzia, czyli organy, um, które... Dobra, Lotka pisał tak, że zwierzęta wytwarzają różnego rodzaju organy w procesie ewolucji. Natomiast człowiek dodatkowo te organy wytwarza również poza swoim ciałem. I takimi organami jest chociażby właśnie przemysł, wysoka technologia i tak dalej. Wszystko co dzisiaj pomaga nam funkcjonować i wszystko co również przyczyniło się do zmiany klimatycznej. A więc to co do tej pory na zdrowie to co do tej pory uznawaliśmy za wytwór człowieka, za świat kultury jest de facto światem natury. To jest jeden element, a drugi, że jakakolwiek wizja natury, wizja przyrody, którą znamy z filozofii, z historii idei i tak dalej jest wytworem kulturowym. Znaczy natura jest wymyślona przez człowieka. Natura jest czymś co sobie stworzyliśmy i na różnych etapach świata czy rozwoju naszej cywilizacji, sobie ją definiowaliśmy, chociażby tutaj można przywołać taki przykład mitu, takiego romantycznego mitu dobrego dzikusa, który znajdujemy u Jana Jakuba Rousseau, który właśnie próbuje, próbował nas przekonać do tego, że tylko człowiek, który żyje najbliżej natury, jest tym, który jest dobry, a wraz z pojawieniem się cywilizacji, prawa własności i tak dalej, człowiek staje się zły, ponieważ zaczyna ulegać prawom kultury. I rozwalenie tych wszystkich podziałów doprowadza nas trochę do takiej sytuacji, że również zdaje, zdajemy sobie w pewnym momencie sprawę, że posthumanizm jako taki, czy szerzej posthumanistyka nie jest czymś, co powstało wczoraj, nie jest czymś, co jest tylko i wyłącznie efektem refleksji Rosie Braidotti i jej podobnych myślicielek, tylko jest czymś, co uprawiamy od dawna, ponieważ posthumanizm, posthumanistyka jest brakiem zgody na, esencja na esencjonalizację, esencjalizację prawdy, rzeczywistości, więc Każda z dotychczasowych nauk, każdy z dotychczasowych sposobów myślenia, który rozbijał utarte schematy, który mierzył się z jakimś takim zaszufladkowaniem naszego myślenia jest czymś co tworzy posthumanistykę. I to jest o tyle ważne, że dzisiaj kiedy już odeszliśmy od tego takiego pierwszego zachuśnięcia się posthumanizmem jako czymś, co tylko i wyłącznie będzie się wiązać z, e, z ekologią, to zdajemy sobie właśnie sprawę z tego, że posthumanizmem jest również e, wszystko, co związane z post czy dekolonializmem. Jest również krytyka biopolityczna. Y, jest zwrócenie uwagi na zwierzęta, ale jest również zwrócenie uwagi na wszelkiego rodzaju inne y, wykluczone formy życia. Więc to będą studia nad niepełnosprawnościami, studia nad mniejszościami, studia nad y, wiedzą lokalną, nad praktykami rdzennymi itd. Tak tak Ponieważ wszystko y, współdzieli jedno życie. Wraz z planetą. E, wszystko, co znamy, wszystko, co nas otacza, tworzy jedną. To trochę e, ezoterycznie, a trochę new age'owo brzmi. E, a nie chciałem, żeby tak zabrzmiało, e, ponieważ e, tu chodzi o ten poziom, jakby posthumanistyka e, definiuje to na poziomie materialnym. To znaczy, to jedno życie, które współdzielimy ze światem, e, miałoby wynikać z faktu, że e, wszyscy składamy się z tych samych pierwiastków. Znaczy, że liczba pierwiastków na świecie jest ograniczona. Wszystkie te pierwiastki, pisze Donna Haraway, powstały w tak zwanym Wielkim Wybuchu. Wszystkie one urodziły się razem, więc de facto, mówi Haraway, jesteśmy spokrewnieni na poziomie materialnym, pierwiastkowym ze wszystkim, co jest na świecie. Stąd ona ma takie hasło które e, brzmi dosyć hipisowsko, make kin not babies, czyli spokrewniajmy się, a nie rozmnażajmy. E, właśnie na zasadzie spróbujmy zrozumieć, że wszystko co nas otacza jest w jakiś sposób zbudowane z tego samego co my. E, stąd też e, ja sobie pozwoliłem zaproponować takie pojęcie, jakim jest współżycie, żeby z jednej strony zaznaczyć, że mamy do czynienia z jednym życiem, które jest współdzielone, ale z drugiej strony, żeby zaznaczyć, że to życie również opiera się na tym, na czym współżycie w rozumieniu seksualnym. To znaczy na nieustannej wymianie e, cząsteczek, e, płynów, e, powietrza itd. Na nieustannym przepływie e, pomiędzy ciałami, pomiędzy e, tym, co żyje. Mm. I Rosie Braidotti u, ukuła takie sformułowanie, które jest w jakiś sposób sztandarowe dla myślenia posthumanistycznego. We are in this together. E, czyli jesteśmy w tym wszyscy razem. Siedzimy w tym razem. Właśnie w takim sensie, że wszyscy odczuwamy skutki zmian, które nas dotykają. Wszyscy możemy coś zrobić, żeby e, z tych sytuacji krytycznych wyjść e, i... Wszyscy znajdujemy się de facto w jednym miejscu na jednej planecie, dzielimy jedno e, życie z nią. Więc siedzimy w tym wszyscy razem. E, I zanim dojdę już do kwestii e, artystycznych, e, to właśnie chciałem zwrócić uwagę na fakt, że to siedzimy w tym wszyscy razem ma związek z tym e, pojęciem, które... Dzisiaj można mocno krytykować z różnych powodów, które jest też krytykowane na takim polu, że stało się jakimś narzędziem walki politycznej i tak dalej, ale z pojęciem jakim jest ekologia. Ekologia, która w swoim źródłosłowie składa się z ojkosu i z logii, a ojkos to dom lub siedlisko. Więc jeżeli e, potrzebujemy myśleć o ekologii jako narzędziu posthumanistycznym, to ta ekologia powinna właśnie e, zmienić również sposób myślenia nie na taki, że próbujemy zachować to co żyje, e, ponieważ to jest znowu to myślenie antropocentryczne, a e, próbować poukładać na nowo relacje w miejscu, w którym wszyscy żyjemy. E, I tym miejscem, jakkolwiek teraz y, y, kazalniczo to nie brzmi, jest dom. I e, chciałem zwrócić Państwa uwagę na coś takiego, co się wydarzyło w moim odczuciu e, po raz pierwszy, na tak dużą skalę, to znaczy yy, obecne biennale sztuki w Wenecji, Mleko Snów, yy, kuratorowane przez Cecilię Alemani, ma u swoich podstaw yy, w całym swoim tekście kuratorskim, w idei przewodniej wszystko to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. Yy, Cecilia Alemani, jak zaraz pokażę, wprost powołuje się na Braidotti na posthumanizm, na przemiany, które, y, których doświadczamy i które są elementem właśnie tego antropocenu jako kryzysu wyobraźni. Y, I mówię o tym, y, ponieważ jasne, tego typu prace pojawiały się też na poprzednich edycjach Biennale. Y, pojawiają się na różnego rodzaju dużych wystawach. Natomiast to, co jest ważne, to to, że samo myślenie posthumanistyczne po raz pierwszy staje się w ogóle fundamentem całej koncepcji e, wystawy głównej e, Biennale w Wenecji. Y, I rzeczywiście to co doskonale widać na samej e, wystawie, na tym co e, możemy oglądać zarówno w pawilonie głównym Giardini, jak i w y, części arsenału, która jest przeznaczona na y, główną wystawę, to fakt, że wszystkie te perspektywy, które państwo widzieli w tym lejku, mają tam swoje miejsce. To znaczy Alemani łączy na tej wystawie właśnie perspektywy dekolonialne, perspektywy queerowe, perspektywy y, krytycznej refleksji nad technologią e, łączy, e, wymyka się temu podziałowi na sztukę profesjonalną i nieprofesjonalną. E, <śmiech> więc e, łączy również różnego rodzaju sposoby myślenia o e, rzeczywistości, co zaraz też e, spróbuję pokazać. Właśnie łącząc, zestawiając ze sobą różnego rodzaju elementy świata sztuki, może to za, za grubo powiedziane, ale różnego rodzaju elementy rzeczywistości artystycznej, które w jakiś sposób były albo rozdzielane od siebie, albo odrzucone wcześniej, i tak dalej. Więc na przykład mamy malarstwo nie zawsze profesjonalne, które nie było na przykład nigdy wcześniej pokazywane, tak jak w tym przypadku, na żadnej wystawie z pracą, która jest oparta na wyciągniętych z weneckiej laguny odpadach i stworzeniu z nich instalacji. Łączy różnego rodzaju formy, takie jak tutaj nie do końca to widać, natomiast ten, to, te obrazy, które są w tle, są obrazami, które są efektem y, działania bardziej rzemieślniczego. To nie są obrazy namalowane, to są obrazy, które są utkane. Y, więc różnego rodzaju formy także pojawiają się właśnie na tej wystawie, również poprzez zaproszenie y, artystów y, bardzo dużej ilości twórców, a w zasadzie twórczyń, które pochodzą z tak zwanego świata niezachodniego, czyli bardzo silna jest ta perspektywa właśnie dekolonizacyjna, silna jest ta perspektywa tego, co do tej, tych, pers tych spojrzeń, tych doświadczeń świata, które do tej pory były marginalizowane i to, na co należy zwrócić szczególną uwagę. To, właśnie, to również fakt tego feministycznego trzonu posthumanizmu, ale Mani proponuje wystawę, gdzie w zasadzie 90 kilka procent y, osób, które tam są wystawiane, to kobiety. Y, właśnie dlatego, że wyciąga je czasem z y, um, okrutnie to zabrzmi, jakichś odmentów historii sztuki odnajduje postaci artystek, które są rzadko pokazywane, które są mniej rozpoznawalne. Jasne, to jest akurat Barbara Kruger, ale artystek, które są zaangażowane na różne sposoby, również w opowiadanie o relacji ze światem, a niekoniecznie ich głos jest słyszalny, więc ona oddaje im to, E, pole. I rzeczywiście ten silny e, akcent feministyczny jest e, widoczny, jest odczuwalny e, na tej wystawie głównej. E, stąd też właśnie wybrałem e, Barbara Krueger jako e, jedną z jej dużą instalację stworzoną specjalnie na e, tę wystawę e, właśnie do zilustrowania tego. Ale tak jak mówię, to, są, to co tutaj państwo widzą, to są fragmenty tekstu kuratorskiego zaproponowanego przez Alemani. To są pytania, z którymi mierzymy się wchodząc na wystawę. Więc Alemani wprost odwołuje się do zmian definicji człowieka, do tego, jak definiujemy życie, kim są ludzie, a kim są nie ludzie, do naszych związków ze światem, z ziemią, z technologią a także pyta o to, jak wyglądałoby życie bez nas. To znaczy, czy my, to jest to główne pytanie pozwalające nam przezwyciężyć kryzys wyobraźni. Czy my jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świat bez człowieka? Czy jesteśmy w stanie wyjść poza Antropos? Myśleć o świecie w perspektywie właśnie nieantropocentrycznej. To są Ponieważ człowiek jako ta figura myślenia, człowiek czyli antropos e, jest takim mitem fundatorskim, żeby nie powiedzieć kłamstwem fundatorskim, e, współczesnej nauki, współczesnej sztuki. E, I to są te mity, to są te, syty, to są te perspektywy, które ona próbuje przekroczyć. Ja nie będę wielu prac przywoływał, bo też nie to jest... E, nie to jest moim celem, a chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Natomiast pojawiają się tam się prace właśnie z bardzo różnych nurtów, próbujące być odpowiedzią na zadane przez, na zadane przez kuratorkę pytania. Precious Okoyomon, czyli niebinarna osoba artystyczna z Nigerii, która stworzyła taką instalację. To jest instalacja w jednym całym y, holu arsenału, y, która próbuje zobaczyć świat przed końcem, czy zobaczyć ziemię przed końcem świata. Więc jest, y, ona jest jednocześnie opowieścią o wyplenianiu różnego rodzaju roślin tylko i wyłącznie w celach politycznych. To jest instalacja, w której y, cały Duży pawilon arsenału został zamieniony w coś w rodzaju dzikiego parku. Park nie jest nigdy dziki, ale jakiegoś dzikiego torfowiska, e, a dodatkowo różnego rodzaju rośliny, które były używane w celach politycznych, e, wypleniane, e, wybijane e, są tam zasadzone po to, żeby mogły rosnąć e, swobodnie. okojomon proponuje taką przestrzeń, która jest właśnie myśleniem o świecie po człowieku. Po człowieku zostają jakieś symbole w postaci rzeźb, w postaci e, jakichś symboli, które po sobie pozostawiamy, natomiast one już są w jakiś sposób zagarniane z powrotem przez tak zwaną czwartą naturę. E, i dodatkowo, w tym momencie, kiedy człowieka już nie ma, to wszystkie te rośliny, które e, padały ofiarą politycznych różnego rodzaju zagrań, mogą na nowo tam odżyć. E, wystawę e, w Giardini otwiera taka e, olbrzymia rzeźba e, słonia e, stworzona przez Katarynę Frycz. E, tak jak Państwo widzą. To jest Rzecz z 1987 roku. Kataryna Fritsch dostała też e, złotego lwa za całokształt twórczości e, na tegorocznym bienale. Mm. I jest to również, to jest pierwsza rzecz, z którą, e, którą widzimy wchodząc na e, Bienale w Giardini. Natomiast ta rzeźba. Um. A przepraszam, wyłączyłem. Ta rzeźba Simon Leit jest pierwszą rzeźbą, którą widzimy, kiedy wchodzimy do Biennale w Arsenale. I to są właśnie takie mocne gesty zaproponowane przez Alemani, mówiące właśnie o tym, że przywracamy pewne głosy. To są rzeźby, obie, które mają charakter właśnie myśli, czy są podparte myślą dekolonialną. I to są pierwsze sytuacje, w jakich zostajemy postawieni właśnie z tym, co wykluczone, że będziemy mierzyć się z tym, co wykluczone. Spotykamy się z tym, e, czyj głos był do tej pory niesłyszalny albo z tym, kogo już nie ma, ponieważ to jest rzeźba słonia, którego, e, którego gatunek wyginął. E, natomiast e, pojawiają się również takie prace, które są jakąś formą e, rozmowy z e, różnego rodzaju e, elementami składowymi planety. Rzeźby e, Andry Ursuty są rzeźbami wykonanymi z kryształu. E, dlatego też są, e, są tak e, jakby nieklarowne, są niedoskonałe i są też rzeźbami, które e, pokazują różnego rodzaju przemiany ludzkiego ciała. I tak jak mówiłem, Alemani zwraca naszą uwagę na to, że e, to, czego dzisiaj potrzebujemy, to jest właśnie refleksja posthumanistyczna zaproponowana przez Rosie Braidotti. E, I sama przyznaje, że te kwestie przez nią poruszone są kluczowe właśnie do zrozumienia E, tej wystawy, e, która zadaje te trzy pytania o reprezentację ciała i ich metamorfozy, o relacje między jednostkami ludzkimi a technologiami i o relacje między naszymi ciałami a ziemią jako taką. E, I tutaj rzeczywiście u Braidotti w, w publikacji Po Człowieku pojawiają się takie sformułowania Trochę y, w nawiązaniu do myśli Gilla Deleza, jak stawanie się maszyną, czy stawanie się ziemią. Takie procesy, w które my powinniśmy się zaangażować, żeby zrozumieć, y, czy żeby na innych zasadach zacząć funkcjonować w świecie. I rzeczywiście takie prace, które są próbą odpowiedzi na te wyzwania, również się pojawiają jak chociażby, Taka olbrzymia instalacja e, złożona tylko i wyłącznie z ziemi, która odzyskuje przestrzeń, która została jej zabrana e, poprzez właśnie zbudowanie jakiegoś przemysłowego miejsca e, typu stocznia. E, więc ziemia odzyskuje swoją przestrzeń i w zasadzie nic innego w tej instalacji e, Delsi Morelos e, nie mamy. Mm. Meyer Lee, która to jest koreańska artystka, która e, próbuje stworzyć takie instalacje, które z jednej strony przywołują na myśl różnego rodzaju formy biologiczne, formy cielesne, ale z drugiej strony wszystkie te formy są napędzane technologicznie. One się poruszają, kiedy do nich podchodzimy, kiedy przyjrzymy im się bliżej. One się poruszają, różnego rodzaju płyny przez nie przepływają, ale wszystko jest napędzane za pomocą Technologii. Trochę na zasadzie takiej kartezjańskiej e, myślenia o zwierzęciu e, jako e, tym, co jest poruszane za pomocą różnego rodzaju mechanizmów, e, które ma e, w środku. Y, czy Lin Herschmann-Lison, y, jedna z takich legendarnych twórczyń wideo artu, sztuki technologicznej czy feministycznej sztuki technologicznej, która proponuje taki film, który został stworzony specjalnie właśnie na Biennale. Proszę się nie sugerować tą datą 2021, bo proszę pamiętać, że Biennale było przesunięte o rok. Część tych prac powstała w 2021, ale była stworzona specjalnie na bienale, ponieważ przez, w roku 2020 nie było Biennale architektury, więc wszystko zostało przesunięte o rok. I to jest taka narracja prowadzona przez kobietę cyborga i przy wejściu do tej sali, tak jak tutaj Państwo widzą, mamy mnóstwo zdjęć twarzy osób, które zostały wytworzone przez sztuczną inteligencję. Żadna z tych postaci nie jest realnie istniejącą postacią, e, a z drugiej strony jest każda z nich realnie istniejącą postacią, ponieważ została wytworzona przez sztuczną inteligencję i zostały jej nadane e, różnego rodzaju dane, takie jak my mamy, czyli imię, nazwisko, data urodzenia itd. Natomiast to, co jest ważne również w tej wystawie, żeby już kończyć, e, bo też widzę, że zostało nam niewiele czasu, e, Żeby skończyć tak jak zaczęliśmy, e, Cecilia Alemani proponuje trochę inny sposób myślenia o czasie w, e, na swojej wystawie Mleko Snów, proponując takich pięć przestrzeni, które nazywa kapsułami czasu e, i tych pięć przestrzeni, z których każda, tak jak Państwo widzą, e, odnosi się w jakiś sposób do współczesnej refleksji feministycznej, posthumanistycznej i do takich pojęć, które są pojęciami gdzieś tam najważniejszymi dla tego nowego przemyślenia świata. Więc z jednej strony mamy do czynienia z myśleniem o wiedźmach jako tych, które były tą formą człowieka, jeśli mogę tak powiedzieć, która jest najbliżej właśnie natury, która potrafiła wykorzystać wiedzę wydobytą z natury. Z drugiej strony mamy do czynienia z ciałem, które jest bardzo różnie rozumiane, również symbolicznie poprzez poezję konkretną i tak dalej. Za chwilę będę pokazywał zdjęcia z tych części. Mamy do czynienia z technologiami zaczarowania świata, czyli z różnego rodzaju narracjami, które zmieniają naszą perspektywę. E, zmieniają naszą optykę. E, ten długi i dziwny tytuł bierze się z cytatu z e, tekstu Ursuli Le Guin, która e, pisała o tym, że e, jak łatwo zapomnieliśmy o tym, że zanim byliśmy e, łowcami, czy że zanim złapaliśmy włócznie, żeby zabijać inne zwierzęta, to byliśmy po prostu zbieraczami. I e, Ursula Le Guin proponuje taki inny sposób myślenia o świecie właśnie poprzez zbieranie, poprzez chodzenie z torbą, e, czy z różnego rodzaju czymkolwiek, co może nam służyć jako pojemnik, żebyśmy e, zbierali myśli do niej. I ostatnia z części, czyli e, uwiedzenie przez cyborga e, jest również nawiązaniem do takiego najsłynniejszego tekstu e, Donny Haraway, jakim jest manifest cyborgów. Cyborg jako postać nie tylko taka, która jest połączeniem człowieka z technologią, ale taką formą człowieka, która w ogóle przekracza różnego rodzaju dualizmy, właśnie kultura natura, mężczyzna kobieta i tak dalej. I tak jak mówię, każda z tych kapsuł czasu, bo są to de facto kapsuły czasu, proponuje nam trochę inne myślenie o... Sztuce i o jej relacji z czasem, i o refleksji, która w sztuce się pojawia, którą możemy wyciągnąć w różnych momentach, ponieważ e, kapsuły czasu, jak nazwa sugeruje, e, polegają na tym, że Alemani e, odtwarza wystawy, które były tworzone na przykład w latach 70., tak jak w przypadku e, tej drugiej kapsuły poświęconej poezji konkretnej i ciału. E, albo wyciąga takie prace z kilkudziesięciu wcześniejszych lat, które w jakiś sposób dzisiaj możemy interpretować jako znaczące dla naszego dzisiejszego myślenia, nie o sztuce, ale o świecie właśnie. Technologie zaczarowania to są, to jest kapsuła poświęcona sztuce obartowej i temu w jaki sposób sztuka w ogóle gra z naszymi sposobami widzenia rzeczywistości. E, więc wszystkie e, prace, które pojawiają się w tych kapsułach czasu nie zostały stworzone e, na potrzeby Biennale, nie zostały również wyciągnięte e, ze zbiorów w taki sposób, żeby wpisać się w tę główną narrację, tylko po to, żeby opowiedzieć o tym e, w jaki sposób e, Inaczej działa dzisiaj czas, w jaki sposób teraźniejszość jest zanurzona w e, tym, co już się wydarzyło, e, czyli de facto e, chodzi o dług, który mamy zaciągnięty również wobec tych wcześniejszych e, pokoleń, e, a z drugiej strony w jaki sposób właśnie ta sztuka wpłynęła na to, jak dzisiaj widzimy e, rzeczywistość za pomocą sztuki, przez pryzmat sztuki. Ta ostatnia część, którą ostatnia kapsuła, którą tutaj Państwo widzą jest właśnie poświęcona różnego rodzaju pojawianiu się technologii w sztuce zarówno przez, przez sztukę futurystyczną, jak i poprzez na przykład kostiumy do tańca itd. itd. Minęła godzina. Myślę, że dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za ciekawy wykład. Czy mają Państwo jakieś pytania? Komentarze. Proszę. Bogdana Kimarsku, dziękuję bardzo za wykład. Chciałem jakoś pozbierać te, te, te, te myśli. E, właściwie e, chyba nas pan zaprasza do takiej e, niewygodnej pozycji, tak, która nie jest pozycja, pozycją siedzącą. E, i Myślę, że to może budzić nie, nie, niepokoje w, w osobach, które <grym> które myślały, że już im się ponownie poukładało, tak? że trzeba się ruszyć też z tej, z, tej, z tej pozycji, która jest określana przez takie słowa klucze, które zostały przyjęte i już nie, tak trochę bezrefleksyjnie. Zapaliły mi się takie lampki słuchając Pana wykład z innych dziedzin, takich bardziej parterowych dyskusji, międzyludzkich, gdzie ludzie się buntują, na przykład, kiedy im się, jak to im się wydaje, każe ponownie poddawać dyskusji historię. O Boże, znowu muszę, znowu coś, znowu jesteśmy odpowiedzialni za coś. W związku z tym moje pytanie, no, nie, jedno moje pytanie jest takie, jaka jest stawka tej niewygody. Jak, jak, jak, to, jak można sobie wyobrazić scenariusz? Okej, okay, podejmujemy ten, ten, ten, ten, ten trud zajmowania się tym, tym tą tematyką. Ale czy to jest to, co nazywał Donald Rumsfeld, actionable intelligence, czy można coś zdziałać na, na, na, na podstawie tej wiedzy, czy ona doprowadza tylko do takiej frustracji, że się budzimy rano i pierwszy sięgamy po telefon i mówią, cholera jest na ok o, o Boże, mhm. tak przy kawie, znowu ten, znowu tamten idiota, znowu, znowu tam wylew, znowu tu wysyp, znowu tam. I to jest jedno pytanie. A drugie jest bardziej banalne. Czy mógłby Pan powiedzieć parę słów o tych roślinach, na które ma wpływ polityka? Mhm, jasne. Dziękuję. To zacznę od początku. To znaczy, dziękuję bardzo za to, za to pytanie, za te sugestie. Pan pyta jaka jest stawka, ja bym musiał zapytać jaka jest rola sztuki w takim razie, ponieważ tutaj stawka jest trochę taka jak powiedziałem na początku, jak też wspomniał doktor Białkowski we wprowadzeniu. Stawka jest taka, że świat dosyć dramatycznie zmierza ku jakiejś takiej sytuacji, w której będzie nam jeszcze bardziej niewygodnie. Teraz może nam być niewygodnie na poziomie intelektualnym, e, za chwilę będzie nam niewygodnie również na poziomie życiowym, biologicznym, e, kiedy pojawią się nie wiem, kolejne choroby, których nie znamy, kiedy zacznie nam brakować żywności, picia, e, wody po prostu. E, I tutaj trochę jest tak, że właśnie. Tą odpowiedzią na rozumienie antropocenu czy kryzysu ekologicznego jako kryzysu wyobraźni, jako tego co nas wpędza w ten stan e, niepokoju, niekomfortu i e, marazmu ma być właśnie różnego rodzaju działanie e, artystyczne, działanie na poziomie kulturalnym. E, właśnie dlatego, że jak e, próbowałem wskazać trochę Nauka zawiodła. To znaczy no, nauka jako taką nie do końca możemy liczyć, ponieważ e, po pierwsze ona sama nie jest w stanie ustalić swoich e, jakiś kryteriów, pojęć itd., co świetnie widać na poziomie tej dyskusji geologicznej o antropocenie, e, a z drugiej strony nauka posługuje się też takim językiem, który nie do końca, a właściwie często w ogóle nie zrozumiały dla człowieka. E, zupełnie inaczej jest ze sztuką, zupełnie inaczej jest z kulturą, która oddziałuje na wielu poziomach, nie tylko na tym e, intelektualnym. Więc y, jasne, nie chciałbym teraz odpowiadać na pytanie, ile osób zobaczy taką wystawę i ile osób wyjdzie z niej z jakąś refleksją o zmianie e, spo, swojego sposobu życia, ale trochę y, taka jest stawka, tego działania. To znaczy ta zmiana, sposób jedyny wyjścia z tego kryzysu ekologicznego e, jest nie taki, że będziemy teraz, e, to nie jest tak, że nie, nie namawiam do tego, ale jest nie taki, że będziemy segregować śmieci, tylko jest taki, że nauczymy się inaczej myśleć o świecie. Nauczymy się patrzeć na świat jako coś, co nie jest podporządkowane tym zasadom właśnie, które do tej pory znaliśmy, tylko na co, coś, co rządzi się trochę własnymi zasadami, które my musimy dopiero poznać, musimy odkryć itd. I w tym rzeczywiście ja mam takie poczucie też, że sztuka i kultura odgrywają największą rolę właśnie jako takie formy przekazy myśl, przekazu myśli, przekazu wiedzy też, E, również naukowej przecież, e, która jest bardziej dostępna dla człowieka, ponieważ działa również chociażby na poziomie e, afektywnym. E, natomiast jeśli chodzi o e, rośliny wykorzystywane do celów politycznych, e, nie przywołam teraz, a nie chcę kłamać e, i zmyślać, nie przywołam dokładnie o jakie rośliny chodzi, ale... E, są na przykład były w Meksyku e, takie rośliny, które były używane do e, tworzenia różnego rodzaju opiatów e, i rząd Ameryki e, trochę na zasadzie stonki e, rozpylał w powietrzu Samoloty przelatujące nad y, Meksykiem rozpylały y, takie środki chemiczne, które były nieszkodliwe dla człowieka, ale których celem było to, żeby wyniszczyć właśnie te rośliny, ponieważ one w jakiś sposób wpływały na gospodarkę przygraniczną. Y, innym przykładem jest chociażby, y, była kiedyś taka wystawa y, w Zamku Ujazdowskim, y, na której pokazywane były prace y, takiego zespołu Forensic Architecture, zresztą to jest bardzo ciekawe, bo to jest zespół w zasadzie nie artystyczny, a naukowy, badawczy, a tak mocno już weszli do świata sztuki, że chociażby wygrali ostatnie Ars Electronica. Natomiast oni tam pokazywali na przykład również różnego rodzaju sposoby prowadzenia wojen, które polegają na wypuszczaniu do ziemi płynów, które niszczą zasoby naturalne za pomoc, które służą do wyżywienia na przykład e, obleganej społeczności tych z którymi, z którymi walczymy. E, już nie mówię o wszystkich kwestiach związanych z kauczukiem i tak dalej czyli na przykład wykorzystaniem roślin jako takiego narzędzia e, również wyzysku podtrzymującego trochę niewolnictwo i tak dalej. O tego typu działania myślałem. To ja sobie pozwolę też mieć jedno pytanie albo dwa i to nawet jeszcze takie pytanie z chyba wyraźnie zawartą tezą. <grymne> Jestem ciekaw jak się do tego odniesiesz, bo powiedziałeś, że nauka jakby poległa, tak, na wielu różnych poziomach. Z jednej strony wygenerowała ten problem, z którym się będziemy mierzyli coraz wyraźniej, a, a z drugiej strony właśnie niekoniecznie jest w stanie znaleźć na ten problem rozwiązanie. No i teraz jakby rozumiem, że pojawiają się różnego rodzaju strategie, które jakby w mając na względzie to, że nauka okazała się strategią, taką nauka, racjonalność tak okazała się strategią taką dość wątpliwą, próbują te możliwości, te rozwiązania znaleźć gdzieś indziej, nie? I jed jednym z tego obszarów miała być sztuka. Natomiast, y y że tak sobie pozwolę na taki trend osobisty, jestem z pokolenia, które się urodziło na początku lat 80. i doskonale pamiętam y newsy, informacje medialne z połowy lat 90., kiedy byłem nastolatkiem, że będzie olbrzymia katastrofa i wyginiemy z tego powodu, że jest dziura ozonowa. I, i, I okazało się, że przetrwaliśmy, tak, i przetrwaliśmy nie dzięki sztuce, nie dzięki, nie dzięki literaturze, tylko przetrwaliśmy dzięki nauce właśnie, tak, mhm. dzięki temu, że znaleźliśmy racjonalne rozwiązania, które spowodowały to, że ta dziura faktycznie po 20 latach okazało się, że się zmniejszyła, a z drugiej, no I to jest jakby taka taka taka moja uwaga co do tego, jaki tutaj potencjał ma nauka, tak? Mm -hmm. Z drugiej strony miałem okazję być, znaczy nie, nie widziałem jeszcze Biennale w Wenecji tegorocznego, natomiast byłem we wrześniu zeszłego roku na Biennale w Lublianie, które też jest dużo mniejsze, ale też ma takie aspiracje, żeby konkurować z Wenecją, ze jest po sąsiedzku praktycznie, są tak, 150 km coś takiego. No i to też, to biennale też było poświęcone temu problemowi, tak, że, że żyjemy w epoce kryzysu, za chwilę będzie upadek, koniec i tak dalej, ja się zastanawiałem, jak duży ślad węglowy wygenerowała cała ta impreza i też byłem jakby rozczulony tym, że większość tych prac miała charakter zupełnie ilustracyjny, tak? Mhm. To były obrazy, które jakby nie dawały rozwiązań, tylko traktowały sztukę w taki bardzo, bardzo klasyczny, wręcz archaiczny sposób, gdzie po prostu artysta prezentuje swoje przemyślenia przed, przed, przed publicznością i generalnie jakby też jakby porusza się w takim paradygmacie twórczości, który również jest jakby energochłonny i tak dalej, tak dalej. No i teraz pytanie jest takie, czy, czy, czy, czy jeżeli mamy tego typu sztukę, którą na przykład widzimy na, na, na Biednale w Wenecji, czy, czy ona jest faktycznie w stanie odpowi no, odpowiedzieć na, ten na, na tego typu problem, czy to nie jest jakiś też element pewnej narracji, jednej z, no, z kilkunastu pewnych, które można by wymienić jakby w, w historii kultury, gdzie głoszono, że będzie koniec, mm -hmm. tak? o, od, od tego millenializmu sprzed tysiąca lat, przez wiele różnych innych momentów, gdzie po prostu zakładaliśmy, że jako ludzkość, czy jakby tak, że już wyginiemy, że, że już musimy się z tobą żegnać powoli. I chciałem zapytać, w w jak tutaj, czyli mam taką perspektywę, gdzie z jednej strony ja zakładam, że tak naprawdę, jeżeli będzie jakieś rozwiązanie, to, to będzie rozwiązanie stricte naukowe, mm -hmm. i tutaj jednak ten paradygmat racjonalistyczny okaże się, może się okazać zwycięski, a z drugiej strony, gdzie widziałbyś szansę właśnie ze strony sztuki, jeżeli mm, takie rozwiązanie w ogóle dziękuję za to bardzo, bo yy, tak jak też wspomniałem, ja lubię ten przykład z dziurą ozonową, yy, ponieważ yy, z jednej strony on łączy postać pola kracena, który nagle się okazuje, że jest najważniejszą postacią w yy, diagnozowaniu katastrof mm. <grym> planetarnych, a z drugiej strony yy, ten przykład też świetnie pokazuje yy, skalę problemu, to znaczy yy, Rzeczywiście w momencie, kiedy on zdiagnozował dziurę ozonową, e, a właściwie wskazał, co ją powoduje, dzięki czemu mogliśmy zacząć jej przeciwdziałać i tutaj e, niebagatelny jest wpływ nauki na to, e, to sposób działania, który musieliśmy podjąć był znacząco mniejszy. To znaczy e, myślę, że wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że głównym gdzieś tam gazem wytwarzającym dziurę ozonową był freon. E, więc jakby zostały różnego rodzaju wdrożone działania, które polegały na e, ograniczeniu tegoż freonu w, e, i uwalnianiu się, go, uwalnianiu się go do atmosfery. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o kryzysie klimatycznym z takim, takim, z jakim mamy do czynienia na tak dużą skalę, e, to tutaj też ta skala działań jest znacznie większa i ona zaczyna mieć zupełnie inny wymiar również na poziomie politycznym. De facto e, pierwszy raz takie wezwanie do działania pojawiło się w raporcie klubu rzymskiego z 1980 roku. Ten raport się nazywał Granice wzrostu. Klub rzymski to jest jakiś taki najbardziej najważniejszy e, europejski think tank, e, który e, właśnie składa się z osób... Y, związanych z bardzo różnymi dziedzinami y, i oni wtedy użyli takiego sformułowania, że zbliżamy się do tak zwanego klifu Seneki, czyli miejsca, z którego y, jakby widzimy już y, możliwość upadku, nie możemy się cofnąć. Więc jesteśmy w jakimś takim potrzasku i musimy określić granice wzrostu, ponieważ ten kapitalistyczny imperatyw wzrostu doprowadza nas właśnie na szczyt tego szklifu. Y, i ten raport został dosyć szybko pogrzebany przez różnego rodzaju gremia polityczne, ponieważ okazało się, że nie ma nikt w interesie tego, żeby właśnie przeciwdziałać y, temu imperatywowi wzrostu rozwoju przemysłowego itd. Chociażby z tego powodu, że świat jest niejednorodnie rozwinięty, prawda, e, na poziomie technologicznym, przemysłowym itd. E, więc y, to była... To było ważniejsze działanie niż podjęcie działań takich, które mają na celu jakie, jakąś minimalizację e, katastrofy e, ekologicznej, e, która jak Państwo mogą pamiętać była już w jakiś sposób powoli diagnozowana, ponieważ to ten rok 1970 był pierwszym, w którym e, pojawił się Dzień Długo Ekologicznego, czyli w zasadzie już od dekady byliśmy w tej sytuacji. E, natomiast... E, ja nie neguję absolutnie nauki, bo rzeczywiście uważam, że jeżeli jakieś rozwiązania mają się pojawić, to te rozwiązania pojawią się ze strony nauki. Natomiast wdrożenie tych rozwiązań to jest już kwestia zmiany mentalności, a nie tylko i wyłącznie działania naukowego. I ta zmiana mentalności Niestety wiąże się trochę z tym, albo istety, że e, teraz jestem jakimś e, idealistą, utopistą, e, jak to posthumaniści mają w zwyczaju. E, musi wiązać się ze zmianą klasy politycznej, która zacznie postrzegać świat inaczej niż e, poprzez pryzmat e, pieniądza, biznesu, rozwoju, tak bardzo prosto rozumianego. E, I... Tak, jak powiedziałem chwilę temu, właśnie tu widzę rolę sztuki. To znaczy, y, ja na przykład, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, w sensie, y, bo nie znam tego Biennale w Ljubljanie, y, co chyba świadczy niestety właśnie o tym, że nie do końca im się to udaje jeszcze, żeby konkurować. No ale to istnieje od lat 50., ono zmieniło się. 12 lat temu stało się z Biennale Grafik, jakim mm -hmm. Biennale, które obejmuje bardzo różne media. Okay. Sobie pozwolę teraz na wtręt, bo jak, ja, ja też rozumiem takie założenie, że prosto te takie twardo antropocentryczne nastawienie do przyrody, do zwierząt, do samych siebie spowodowało pewien problem, tak? Teraz jakby jednym z zadań sztuki byłoby znalezienie jakiegoś takiego sposobu na rozmiękczenie tego, takiego twardego, męskiego, mm -hmm. w cudzysłowie, tak, podejścia do przyrody i tutaj sztuka, jest, sztuka mogłaby być takim narzędziem też tego. Tylko ja, ja mam taki problem z tego typu działaniami, że one też są w bardzo czy w wielu przypadkach są przemocowe Jasne. I, to wi i, to, i to wynika z tego, że po prostu na, an, że antropocen i cała, cała, cały problem związany jest po prostu ludzkim problemem, to nie jest problem zwierząt. To mhm. jest problem, one on po nie są tego świadome, nie one go wygenerowały i poza tym w większości przetrwają pewnie ten, ten, ten kryzys, tak, mhm. jak jego gatunki. To, to, to jest bardzo ludzki problem i wydaje mi się, że jeżeli wspomniałem wcześniej o narracji, to ta narracja, o, o której tutaj mówimy, o, taka kontrantropocentryczna, ona ma za zadanie rozmiękczyć odpowiedzialność po prostu. Mhm. I, I w tym sensie jest to w jakiś sposób przemocowe, nie, jeżeli mam podać przykłady, to jest taka słynna praca Marion Leveille Jeunee, tak? która sobie wstrzyknęła krew konia, tak? I, i ta, ta krew miała w swoim krwie przez tydzień bodajże, i potem z, jest ten performance polegał też na tym, że ona opisywała swoje odczucia. I to jest nie, praca sprzed 12-10 lat, coś takiego mam wrażenie. I ta praca była... Nikt tego konia nie pytał o zgody, tak? Ona miała wyrażać jakby taki czuły, miękki stosunek do zwierząt, mm -hmm. tak? miała wyrażać jedność i tak dalej, ale, ale czy, czy, czy jest traktowany podmiotowo, czy przedmiotowo mm -hmm. tym rzecz? Tak. Jest taka polska artystka Joanna Głoska, która z, yy, chyba z roku temu wzięła ślub z krewetkami w, w okolicach Spiral Jetty tego Beka tak. mm -hmm. No i trzy krewetki <śmiech> miały okazję być traktowane partnersko-podmiotowo mm -hmm. w tej relacji, tak? Ja rozumiem, że jakby intencją tej sztuki artystów jest podejście w taki sposób do przyrody, która miałaby pokazywać takie poczucie empatii, traktowanie po partnersku, właśnie współżycie, tylko czy my nadal nie pozostajemy bardzo, bardzo ludzcy, tak? Takim, mhm. takim no, nawet. No. To nie jest tak, że my się umówiliśmy, po prostu ja zrobiłem tak. Ja zrobiłem większą prezentację. Zawsze robię dużo większą prezentację niż mam czasu. E, bo rzeczywiście ten problem, o którym mówisz, jest problemem bardzo dużym, jeśli chodzi o sztukę, która jest w jakiś sposób zaangażowana w tego typu refleksje. E, I prawdą jest, że e, czy na w Wenecji, e, czy na innych tego typu wystawach zazwyczaj mamy do czynienia z pracami, które są mocno ilustrujące czy narracyjne, czy jakkolwiek to nazwiemy. Trochę inaczej jest na Biennale w Berlinie, czy trochę inaczej jest na Ars elektronice, gdzie mamy do czynienia często już przede wszystkim na Ars elektronice z taką sztuką, która mm, mocniej współdziała z nauką. To znaczy z taką sztuką, która powstaje przy czasem konsultacji naukowej, czasem we współpracy z y, naukowcami, naukowczyniami. Eee, warsz elektronice zwłaszcza na poziomie technologicznym. Natomiast y, właśnie to jest dla mnie odpowiedź. To znaczy taka sztuka, która przekracza granice swojej dyscypliny, y, i taka nauka, która jest otwarta na to przekraczanie, czyli sztuka jako trochę y, maszyna również do transferu wiedzy, do transformowania tej wiedzy i przekazywania jej y, dalej. I tu chciałem y, Przywołać ten przykład Diany Lelonek, która e, prowadzi taki projekt Instytut dla żywych rzeczy, który, był w który polega e, w dużym uproszczeniu na tym, że ona znajduje różnego rodzaju porzucone przedmioty na e, tak zwanych wysypiskach, czy, e, czy gdzieś w lesie i tak dalej. Zbiera je e, próbując opisać nowe gatunki, Y, które powstają z połączenia roślin i y, tychże znalezionych ludzkich odpadów, y, ponieważ y, ona znajduje właśnie takie elementy ludzkiego świata, które zostały już w jakiś sposób przetworzone przez, y, przez y, przyrodę. I y, Instytut dla Żywych Rzeczy był w takich dwóch terrariach pokazywany na wystawie Plastyczna Ziemia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski y, w 2018 roku, jeśli się nie mylę. I jednym z elementów e, takiego terrarium były właśnie e, buty porośnięte przez mech. Było bardzo dużo mchu w tym terrarium i tam były buty, które zostały już w jakiś sposób zjedzone przez mech. I na to odezwała się Urszula Zajączkowska. Nie tylko poetka, ale przede wszystkim biolożka zajmująca się właśnie światem roślin. I napisała pierwszą w swoim życiu recenzję wystawy sztuki właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że sposób wykorzystania przez Dianę Lelonek tego mchu, który został tam umieszczony w terrarium całkowicie zaprzecza idei tej pracy, ponieważ ona go zabiła, pozbawiając go wody, pozbawiając go E, odpowiedniego nawilżenia powietrza, i tak dalej. E, więc Zajączkowska pyta, gdzie tu podziała się idea współodczowania i równości bytów. E, właśnie dlatego, że e, nikt nie wpadł na to, żeby tego typu działania w momencie, kiedy angażujemy coś, co nie jest tradycyjną materią artystyczną. E, robić w jakiejś konsultacji z kimś kto się w istocie na tym zna czyli właśnie z naukowcami z naukowczyniami. E, I jeśli rzeczywiście e, mówię o sztuce która jest e, jakąś próbą odpowiedzi na e, na te wyzwania kryzysu wyobraźni, to trochę myślę właśnie o takiej sztuce, która przekracza granice dyscyplinarne i łączy siły z nauką, ponieważ nauka zawiodła w takim sensie i zawodzi w takim sensie, że po pierwsze jest często niezrozumiała, jasne, ale po drugie mm, jest mocno zależna od polityki e, i dochodzimy trochę do takiej sytuacji, gdzie e, różnego rodzaju gremia naukowe są trochę w impasie, i na przykład mówią, nie wiem, ja śledzę rzeczywiście te zmiany w geologii e, i czytam artykuły o, nie wiem, mikroplastiku, który stał się już częścią składową e, wszystkiego w zasadzie, co nas otacza. Oceanów, śniegu, chmur, e, ziemi, e, tego co jemy. Proszę, sami mamy w sobie, ponieważ jemy e, już, wszyscy, już e, rośliny, e, ryby, zwierzęta, które mają mikroplastik, e, a on... Jakby nie przechodzi przez nasze ciało, tylko w nim zostaje. Yy, I yy, naukowcy odpowiadają na przykład na, nie wiem, znalezioną skałę, w której częścią składową okazuje się właśnie plastik czy mikroplastik, odpowiadają, no, to tak jest. Zmiana, nowa skała. Fajnie, <grytanie> opisujemy. Yy, I tu się kończy, ponieważ nauka trochę nie zakłada aktywizmu. E, nauka jest od, taka właśnie rozumiana ściśle, e, jest od opisywania świata, nie od zmieniania świata e, i po to jest humanistyka, po to jest sztuka też e, w moim odczuciu, w moim rozumieniu, e, żeby trochę wyjść naprzeciw temu brakowi, który nauka ma sama w sobie, czyli nauka uzupełniona przez sztukę, czy wchodząca w relacje ze sztuką właśnie jako forma e, tego, tej maszyny dążącej do przemiany. Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Olimpia Maciejewska, to właściwie nie pytanie, tylko komentarz, który w zasadzie... Już powiedziałeś, że faktycznie nauka jest czymś, co opisuje rzeczywistość i ona może mieć zastosowanie albo nie, ale tu musi być polityczna wola. Mhm. Natomiast rzeczywiście ta sztuka miałaby być taką cząstką, która by aktywizowała społeczności do tego, żeby coś zrobić z problemem i też powoduje ten krytyczny namysł, który z jakim po jakimś czasie odnosi skutek, ale o tym wszystkim mówi sztuka powiedzmy z Biennale, takiego, innego czy sztuka, do której nie ma dostępu yy, ktoś taki, kto się tym nie interesuje. Chciałam powiedzieć o tak zwanej popkulturze o, no, o filmie na przykład, mhm. który znakomicie może pewne rzeczy w, w krótki sposób i prosty uzmysłowić yy, po prostu ludzkości. Mm -hmm. Tak, to znaczy yy, ja się skupiłem na Bienale, z jednej strony dlatego, że yy, jakby uważam je za wyjątkowe w kwestii odniesienia się bezpośredniego do doti i posthumanizmu, ale również dlatego, że yy, ono z jednej strony pokazuje trendy, z drugiej strony wyznacza też trendy. Yy, mamy do czynienia yy, w różnych miejscach yy, w Polsce, na świecie, również z wystawami, które podejmują. Ten temat. Jakby mam wrażenie, że jest tego e, w miarę e, dużo e, w różnych, e, czy to galeriach, czy to muzeach powstają różnego rodzaju projekty artystyczne, ale też badawczo-artystyczne, które są rozwijane. E, jeśli chodzi o popkulturę, to rzeczywiście film tak, jest takim najbardziej popularnym medium, jeśli chodzi o narrację która ma zaproponować jakąś zmianę, ale te filmy, które powstają trochę w tym duchu e, są houseowe. Znaczy są filmami, które e, bardzo często pięknie o czymś opowiadają, ale one znowu docierają do o wiele mniejszej publiczności. Nie doczekaliśmy się na przykład, nie wiem, Blockbuster'a, który by o tym opowiadał. E, może Transcendencja z Johnem Deppem była próbą takiej opowieści. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o kino, to ja też nie śledzę jakoś super kina, więc proszę mnie poprawić jak się mylę, ale tutaj jest jeszcze ta lekcja do odrobienia całkowicie. Znaczy nie, nie, nie, nie kojarzę w ogóle takiej narracji kinowej mainstreamowej, która by pomogła trochę w tej zmianie sposobu myślenia. I w ogóle rola tego, że to się pojawiło na Netflixie. Mm, tak, I, nasza i, planeta, tak, tak, nasza planeta. Tak, rzeczywiście jest w tym duchu jest, zrobiona. Tak, Myślę, że właśnie prawda. tutaj być może nie, nie potrzeba fabuły do tego, żeby, mm -hmm. żeby, żeby o tym opowiadać. Może nawet ona będzie mniej wiarygodna. Mm -hmm. A wykorzystanie też <coughs> osoby Davida Attenborougha, który też Jasne. jest jakby tym narratorem natury w jakiś tam sposób i jej zmiany mm -hmm. jest wiarygodna. E, ja chciałam jeszcze też e, poruszyć <głos> jeden temat przy okazji, w sensie chciałam wcześniej, e, Olga Konik, e, dotyczący właśnie tego marazmu, depresji e, klimatycznej, poczucia beznadziei, i bezsilności o tym, ja akurat może z takiej perspektywy bardziej projektowej, bo takie mam akurat wykształcenie, takie mam doświadczenie, że my, następuje dużo do takich zmian w narracjach, ale one postępują powoli, to znaczy, nie wiem, my jesteśmy na uczelni, uczeni tego, jak zrobić dobry, fajny produkt, mhm. e, oceniani ze swojej kreatywności, e, z tego, że nasza praca trafi na konkurs, z tego, że e, ze współpracy z, z firmami i tak dalej, a jednocześnie, równocześnie karmieni też takimi narracjami, e, no nawet jeszcze papanka, czyli jeszcze z lat 70. o odpowiedzialności projektanta i tak dalej, e, tych zmian, które o tym o, na przykład, co się pojawia na, na konferencjach, em, em, czyli właśnie mówienie o, o sustainability, mówienie o odpowiedzialności projektanta i tak dalej. E, i, a jednocześnie właśnie wychodząc poza ten poziom projektów studenckich, trafia się na. Jakby, że tak powiem, trochę bezlitosny, kapitalistyczny rynek tego, gdzie, gdzie i co można robić, że tak naprawdę nawet ci projektanci produktu nie mają wystarczającego rynku, żeby nawet te fajne, e, e, ładne, interesujące, innowacyjne produkty realizować, przez co jakby dużo, dużo zmierza w stronę digital, UX i tak dalej, bo tam są pieniądze, bo tam jakby są korporacje, które w to inwestują. Yes, yeah. I, I właśnie tak chciałam, bo dla mnie właśnie taką zmianą być może jest to, że też znam, bo właśnie znam ludzi, którzy, którzy się na nie wiem, trzecim czy, czy czwartym roku jakby obudzili z takim poczuciem, że to co robimy to jest bez sensu, to czego się uczymy to jest bez sensu, w zasadzie jesteśmy źli, że jakby czytając o tym, Nie, że to po prostu jest, że my po prostu uczymy się tego, jak coś lepiej sprzedać, jak coś lepiej opakować, jak coś, e, że będziemy służyli po prostu e, rynkowi. rynkowi, który podlega właśnie sile kapitału itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeżeli m, te, te zmiany będą jakieś tam... M, Będziemy się uczyli to robić lepiej, czyli to jest trochę taka, tak jak się uczyło projektować i, i to, co się wtedy projektowało w latach 90. czyli wtedy nie było tych produktów, trzeba było je stworzyć i je ulepszać ciągle. A, a tu właśnie ta ciągła wizja produkcji, projektowania nowych rzeczy i tak dalej, w pewnym momencie, kiedy zaczyna się budzić ta świadomość dotycząca tego, ile już tego mamy, to, to jest jakaś taka pułapka. I, I chciałam zapytać o jakieś o, o to właśnie, bo. To co tutaj się wszystko wydarza to właśnie przejście od tworzenia rzeczy w stronę tworzenia nowych narracji, na przykład poszerzenie świadomości hmm. yy, i też tego, że młodzi ludzie, którzy też są w jakiś sposób wrzuceni dopiero w tę świadomość, yy, nie, nie są jakby jednostkowo yy, osobami, które doprowadziły do katastrofy, tak jak nikt jednostkowo nie jest. Potrzebują jakiejś nadziei. Dla mnie na przykład takimi źródłami tej nadziei jest, nie wiem, książka Jasona Hickela Mniej znaczy więcej, mm -hmm. albo Rebeki Solnit, Nadzieja w Mroku, dotycząca bardziej aktywizmu, ale ale yes. wszystko, tak? Czy też Szkoła Ekopolityki właśnie z Julią Fiodorczuk i tak dalej. Chciałam zapytać właśnie o to, w jaki sposób jednak budować e, też solidarność międzyludzką, a nie tylko poczucie bycia złym, odpowiedzialnym, mm -hmm. em, albo wręcz nawet wrogości wobec innych ludzi, która często y, się wytwarza, dlatego też te, te środowiska takie aktywistyczne często są tak, tak zróżnicowane jest nawet skłócone i wręcz wrogo nastawione do niektórych osób jednocześnie, bo jedni segregują, inni nie jedzą zwierząt, inni biorą psy ze schroniska i jakby tutaj jest tyle różnych starć i, i takiego poczucia często nawet moralnej wyższości, że, że ta solidarność, i Jakby jakieś takie właśnie współżycie z tymi ludźmi, jakby to współżycie wśród tych winowajców katastrofy klimatycznej się zatraca. Mhm. E, tak, to tak odpowiadając y, trochę żartem, a trochę serio. Y, przede wszystkim na tę kwestię dotyczącą tego, że jakby nie jesteśmy w pokoleniu, które jest odpowiedzialne za, za te zmiany. Jedno, jednym z terminów alternatywnych właśnie wobec antropocenu jest dziadocen. A, na zasadzie wskazania, że to nie my, to oni. To ci, co byli tu wcześniej i ci, co w zasadzie dalej są u władzy. Nie? Natomiast to jest w ogóle kwestia, bo ta książka Jasona Hickela, Mniej znaczy Więcej, odnosi się do takiej kategorii jak postwzrost czy dewzrost. I ona rzeczywiście jest czymś takim, co jest bardzo w moim odczuciu też interesującym narzędziem, mogącym prowadzić właśnie do zmiany myślenia. E, tylko, że na poziomie um, świata projektowego, trudniej mi się wypowiedzieć, bo go nie znam, e, ale na poziomie świata sztuki też jest tak, że uczymy się tego myślenia dopiero cały czas. E, Biennale e, w Wenecji m, wydało całe takie oświadczenie, które również jest e, dostępne na stronie internetowej i tak dalej, o różnych sposobach neutralizacji śladu węglowego stworzenia jednak tego olbrzymiego wydarzenia, e, o recyklingu wszystkiego co zostało użyte i z czego została stworzona e, wystawa. E, I tam też oczywiście był taki podpunkt, że oni zachęcają uczestników narodowych do tego, żeby też, e, żeby też w, w tej idei to robili, jakby tutaj już na to wpływu nie mają. Natomiast e, rzeczywiście jest tak, że to jest jedna też z rzeczy, której się trochę musimy oduczyć, to znaczy ta potrzeba właśnie gromadzenia, ulepszania, zwiększania i tak ponieważ y, jakby to co jest siłą dewzrostu, wzrostu, to właśnie propozycja zatrzymania się i spojrzenia z trochę innej perspektywy, bo ulepszanie produktu, ja nie mówię o tym, żeby teraz y, nie wiem, zarzucać projektowanie, ale przecież ulepszanie produktu można chociażby wykonywać właśnie w duchu y, czy ekologicznym, czy de wzrostowym, czy zero wasteowym i tak tak, jasne, że tak. Więc yy, wydaje mi się, że ten moment zatrzymania się i pracowania na polu, które jest tu i teraz zastane zamiast właśnie jakiegoś yy, zaprojektowywania yy, nowych rzeczy czy gromadzenia nowych rzeczy jest jakąś próbą odpowiedzi na to, ale... Ja to znam to, to władz, tak, Tak, tak, dokładnie. Mhm. Tak, tak, tak. To znaczy nie jest bardzo trudno dać odpowiedź na to, yy, ale też bardzo interesują mnie właśnie te wszystkie tego rodzaju ruchy, które właśnie są związane, nie wiem, zaangażowanie młodzieży na przykład, yy, w, też w coś takiego, co myślę jest niebagatelnym yy, wydarzeniem na skalę yy, historii Europy, czy w ogóle świata, to znaczy świadomości, E, swojej przyszłości, świadomości świata, w którym żyjemy i tak dalej. Ja e, te... Nie wiem, jak byłem w wieku e, ludzi, którzy teraz chodzą na e, te strajki, chociażby marszu e, e, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, to ja jak byłem w tym wieku prawie dwie dekady temu, to nie myślałem o tym, jakby nie to mnie interesowało. Nie wiem, gry mnie interesowały na przykład bardziej. E, a a tuż to się rzeczywiście zmienia, ale jest to kwestia e, jakiejś takiej wrażliwości, która, chciałbym w to wierzyć, jest wytwarzana właśnie poprzez kontakt z różnymi tekstami kultury, które mm, jakby trochę inaczej próbują nam opowiedzieć o świecie, A, bo przecież takie kwestie e, czy etyki troski, czy e, międzygatunkowej, E, czy relacji, e, czy też w jakiś sposób ekologii pojawiają się chociażby w e, animacjach dla dzieci już, w, w, są tematami, e, jeśli nie wypowiedzianymi wprost, to e, myślę, że wypowiedzianymi w jakiś czytelny sposób, w jakiś takich najbardziej e, rozpoznawalnych tytułach, nie wiem, Disneya chociażby. Więc e, tak myślę, że może stąd się to bierze, może tu ta zmiana gdzieś e, bierze swój początek. Niestety Anczymy. musimy kończyć powoli, bo za chwilę będzie kolejny wykład. Dziękuję jeszcze raz za przyjazd do Krakowa, wygłoszenie ja wystąpienia. Dziękuję Państwu za komentarze i tradycyjnie brawa chyba, nie?